Jeszcze raz pomnik Roberta Benza obrobionego trochę przez miejscowe mewy. Jeden z nielicznych szkockich poetów, których znam. A ten jego pomnik sfilmowałem w Aberdeen 31 maja 2014 roku.